Najgorszy dzień w moim życiu. Jak ja nienawidzę tej roboty... ...i tego szefa. Ach, znowu w życiu mi nie wyszło. Ja nie mogę. Całą kasę przepuściłem na giędzie. Jak ja mogę postawić na tą spółkę? Znów to samo. Trzeci raz piszę ten egzaminu i trzeci raz go nie zdałam. To no co będzie warunek? No. Co za matoły? Idę sobie, wychodzę normalnie na ścieżkę i jak zawsze nie żona. Idę, idę, no normalnie idę i jak nagle wywinąłem na kolana. I sami popatrzcie. No proszę, no, ale strasznie to. Polski grajku. O! A tej co znowu? Nawet nie pytajcie. Już więcej z nim nie pójdę. Ooo! Rzucił cię? Nie umrę się! <grym> Hej! Daj spokój! Zmącę co, co Pocieszaj ją! Proszę, bo ja nie mam cierpliwości do. Mm, kobiet! Te baby. Wiecie mm. <słuch> co? Nie jakby.. Ja wiem, co dziegląda. A jaką mylę? Tylko głupią. właśnie. Ja mam tylko kopię. Aaa, no to, ja to kto ja jest za? To jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. I co? Zapuszczam, nie? Tylko weź, jest w końcu Dwie godziny później. <tronki bolognasz>, ale Nie, nie, nie, nie, nie, bo nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ma nie, A sure. A 굳, Spokój. Nawet mi nie, w życiu nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Otwórz. Hmm. Y kolano, Dobra, otwórz. Boguś, głupisz, otworzyć. Tak, tak, oczywiście. Wszystko ja. Śmierdzące ręki. O, teraz już śmierdzące. Okay. E, Dzień kto to tam tej pożywiał. No, tak, Przepraszam. Tak. Hej, no. jo, co ty tam jedziesz? Chybaś świadkowi. Obytrz się. Zyś, popatrz, znaki, hmm? czas. Nie, czekaj, czekaj. Znaki czasu? Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Hmm. Nie wiem, znacie to? Nie. O, pierwszy słyszę. A No. A, wiem, co to jest. To pewnie jedna z tych wielu sekt. już dawno Tej to przerobię. Znaki czasu. Ale wydane? No. no nie, no, jaki no, papier, No, Ciekawe, że na to pieniądze. No. Pewnie z naszych podatków. No, pewnie. Złodziej. O, a ktoś próżni Zawsze się radujcie. A ja Ty wiesz co to znaczy w ogóle? Przeczytać <głosy> umie? Ale nie rozumie! <głosy> tak, radujcie się zawsze. Zawsze się radujcie. No, takie rzeczy mhm. tylko weżę. O, zapraszają nas na nabożeństwo. Proszę bardzo. Sobota, ulica Lubelska, 25. Niedaleko. Chyba tam koło klepa, nie? Dobra, Sobota, Sobota 9.30. Wiedzie co? co, co I mam i komisji? Komisji? Pójdźmy tam i sprawdźmy, czy oni faktycznie umieją się radować, tak jak napisali. Dobrze. <głosy> Zobaczymy, czy tak faktycznie zawsze się radują. Póki co, nie wiem jak wy, ja spać. Dobranoc. Dobranoc. Dobry. Dziękuję. Panie Boże, spraw, aby mógł dostać wymarzony awans. Panie Boże, ty wiesz, jak ciężko pracowałem w tym, przez ten ostatni rok i spraw, by to nie Michał dostał ten awans, ale żeby to ja go dostał. Może mi się uda powiedzieć coś o Jezusie? Przecież właśnie takich osób potrzebą nas w Kościele. Z przyjemnością!